Cześć, witajcie, z tej strony Javelok, oczywiście, a ze mną jest Oskar. Cześć. Yy, proszę, zostawcie łapkę w górę po tym filmie, będzie mi bardzo miło, jeśli z... możecie mi napisać w komentarzu, jaką grę będziecie chcieli następnie. Okej, okay, ale teraz zaczynamy. Wybierzmy sobie... O kurczę, Gusa może. Ok. otworzymy sobie boksa dużą skrzynkę. Waga. Uwaga oj, nie będzie Mega Box będzie potem Dobra, mamy ni niedługo Mega boxa, A I więc... ile masz punkcików? Sprawdź Okej, okay, mam tyle, mam 400 Patrzcie, tu wam zaznaczę Tu mam, patrzcie Co jest? Okej, okay, tutaj mam punkciki te No to weźmiemy sobie wygraj bitwy Po prostu trzy bitwy No to też mamy zrobione bo tak, No dwie gry wygraj o, i podaj piłkę trzy razy. Okej, okay, fajne, lecimy. Patrzcie widzowie. Gusi jest um. dla mnie słaby, bo on tak jak strzela powoli i potem ginie z leską na przykład. I to bym w Bo on tak trochę słabo strzela, ale no, tak. oj, oj, oj, oj gusik. patrzcie. Nie! Yeah. Patrzcie! Widzicie? On jest słaby, tak. No trochę słaby, ale, ale on, nowy. Ma on ma te guśki. On one leczą, so, one leczą, so, tak. Czekajcie, widzowie. Lecimy bali i muszę podać kilka To jest nasze zadanie na tym razem. Chodźcie, chodźcie. Szkoda, że nie podałem mi. Muszę podać, to jest najlepsze. Wiem jak można to zrobić, bo po prostu ja podam jemu i mi i tak. O. Dzięki, do. Do, do. O nie, o nie to na koniec. A. Dobra, nie, nie, nie, do widzenia, nie potrzebujemy ciutu. No. Nie, wygraliśmy! Dobra, no, wygraliśmy, ale jakby ja chciałem, do nic ja nie wygrałem. A ty coś chciałem. Um, okej, okay. podałem komuś piłkę? No. nie. Wyklej, że to dobra, dobra, dobra. Lecimy, sobie tego guzika nie chce mi się na razie grać. sobie Mortisem. Z kapelienką. Co jest? Czemu mi się włączyło teraz to? Wiecie co? Myślę, że warto. Możecie mi napisać w komentarzu, Czy podobają mi się? Podobają wam się moje filmy. Będzie Mortis. Dobra, czekaj. No. I możecie napisać, czy... Podobają wam się moje filmy? Będzie mi bardzo strzelicie pod nich łapę w górę. No i sorry, wybaczcie mi, że taką długą przerwę zrobiłem. Dlatego, że był trochę taki ciężki. Podałeś? Czas? No? Tak, podałeś. Podaj mu! No, Jest! Yes! No, taki mam fajny nick. Takie te, mocny. Ubiłeś sobie. Dobra. A wiecie co, najpierw... Y Już będę Nie, jeszcze nie. Jeszcze mały, u Jest Jeszcze blisko, mamy blisko. Um, jeszcze trochę półki. Teraz chcesz. trzeba to. Ej, ja mu nie podałem tej piłki w końcu. Teraz? No nie podałem żadnej razem. Dobra. Um, to może zrobimy... Um, dobra, teraz. Ha, tylko nie na tym na pewno. Weźmy sobie. A może by tak tego. Tak Bo możesz zrobić 30 gier i wygrać taką fajną emot. Nie 30 gier, tylko trzeba y, pokonać 30 sekundów. Gras, do Dobrze. Dobrze, ile Dobrze? Masz już dwóch myli? pokonałem. Nie, on traf! Dobra, na duelecie, to ja jestem bardzo dobry z koszyk. mi się bardzo podoba ten kark. Tak Wiesz co, jeszcze co mam poinformować, że nie traf tu Chcę tylko powiedzieć jeszcze, że jeśli wbijecie 10 subów, 10 subów wbijecie na moim kanale, to um, będzie mi strasznie miło. I będzie urobimy vloga. Wam jeszcze na razie nie powiem co to będzie, ale to będzie coś bardzo ciekawego. Jeśli chcecie, możemy to powtórzyć tylko w nocy to będzie super Piąt, to zrobię, ale jeśli ja Zeitus... no, nie chcę 15 subów A to nie nie 15 Po prostu zrobię taką odcinek. Jest, dobrze Tylko, chyba w piszkowisku Poczekaj, No, nie Dobra, dzięki, Ale wygrałeś się Wygrałeś się, dobra Okej, lecimy dalej Chyba Maxi jeszcze już no ten Max nie chce chyba grać już. No. dobra. Na kogo teraz? I, i masz sprota. Dobra, czekaj. Waga. uwaga. O, o, Dobrze. O, o, masz małkę. No chapaj, okay, zaraz przekrój. <śpuszczak> Muszę to... Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Mamy to. Muszę ich atakować, żeby zrobić tą usję drugą. Nie! Yeah. Ale, ale oni mocno biją. Ale dwóch krok, I, krok, ej, ale, to, ej, to jest najlepsze. Ten Aidy, to bardzo mocno bije. Najlepsze um, jest w tym, że pokonałeś go. Um, nie! Nie! Nie! 1, 2, yeah, yeah. oh. yeah, yeah. Dobrze, dobrze. To są ciepli. Jest, jest! Dobrze. Jeszcze jeden raz. Jeszcze, Jeszcze jeden. jeden, dobrze. Trzeba cztery wyczerpać z rzędu, żeby wygrać. O nie. ty też wygrałem. Kurcze. Lecimy. Wiecie co, na razie mam 9 subów na ten moment. Albo jeszcze nie sprawdzałem, to wybaczcie. Ale na pewno mam 9. Albo 10 jest. To na pewno... E, jutro moglibyśmy nagrać albo... Piątek. Piątek. Dobre. Ay, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, nie, oj, oj, Kiriko mnie pokonał. Okej. Okej, okej, okej, okej, Jakby co, okej, okej, to... okej, to nie okej, okej, okej, okej, okej, okej, okej, okej, okej, nie, nie, on mi no, bombę trafił? Może no, no. bo jeszcze no, no. się, w Wygrywamy, dobra, no to wystarczy się bronić. że strzelimy, będzie dobrze. A jak strzelimy Tylko, żeby oni na nas nie strzelili, bo to będzie najgorsze. I będzie Dobrze. Nie. Nie Nie. No i dobra wygrywam. Dwie sekundy to oni nie trafią. No, jak są tak daleko i piłka jest dopiero wszelków. Okej. Okay. Jeszcze. Aha. Dobra, widzę Tyle jak zarobić, kucharu? O, okej, okay. czyli Mega Boxik! Na marno się męczyłem. Na marno, no. To okej, okay, no. Ale Mega Boxik. Ja bym chciał mieć Bustera. Buster jest złoty. Tylko, ja chciał sobie karnet kupić. Nie, to. Nie tam. wiem, ja chyba skupię. Ej, co jest? Buster z piękną O kurde, ale fajne, jeszcze go nie widziałem. Dobra, otwieramy Mega Skrzydła. Trzymajcie kciuki. Napiszcie w komentarzu szóstka z wykrzyknikiem i to będzie dobre. Uwaga, daję wam sekundę. Trzy, dwa, jeden. Aj. No niestety, widzowie, niestety. I potem gemiki będą mieli. No, okej. Okay. Wydajcie. W sklepiku nie mam na ręce nic przebrania. Księżycowy kątki. Ojejko, ale fajny. <grymne> no, ty... Ja bym ja chciał mieć to... najbardziej tego. tego. Brenner Majka. No. O. Niestety, ale tego nie będę miał nigdy, bo nie mam tej. <grymne> jeśli, jeśli zostawicie pod tym filmem, łapę w górę i subika, to zrobię dla was i wołaję na 80 gemów za 30 zł. Wystarczy, że napiszecie w komentarzu, dlaczego chcecie to dostać. Macie zostawić łapę w górę pod tym filmem i subika. A nie lepiej kupimy to? Nie mam. Za 80 gemów to i tak dużo. No więc słuchajcie, dostaniecie 80 gemików za 30 zł, jeśli zostawicie łapę w górę i subika. I napiszcie w komentarzu, dlaczego chcecie. Czy nowego skina, może jakiegoś mega boxa, yes. czy może brakuje na, Wam na karmet, karmet zadeniarski. Bo widzicie, on ma y, 169 gemów, tyle właśnie kosztuje, ale jakby możecie mieć te 80 miksów. Mm, czyli 169 minus 80, no to jeszcze chyba, jakbyście mieli tą liczbę, to by było fajnie około która wyszła. No to dobra, już co mamy? Mamy giveaway'a na tego. Na, ee, fajną rzecz, czyli gemmy. ja Dostałem jeden karnet i dostałem z kiełem. No i kieła dostał. Dobra, tak. ale lecimy. Teraz przechodzimy na drugie konto. To słabsze. To trochę słabsze, tak? Wylogujemy I na tym koncie jeszcze nie mamy odebranego. Uwaga, uwaga. Oto tego karneciku. Znaczy jakby taki karnet. No nie no taki, wiem. Taki, taki o tutaj. Codzienny prezent. Oj, ulop zadymiarza na siódmy poziom. No mamy no, niestety Pokaż Max postacie nam. Pokaż nam postacie, Max. Pokaż widzom. No, tak, to Czekajcie. To jeszcze chwila. Dobra, uwaga no, widzowie. Idziemy do gardina. Aha, okej. Okay. Tylko kolb. dobra, przebrania jest fajnie. Przebrane takie same. Tak. Okej, okay, mamy ulot za dnia. No i mamy Sąpnie. gadżet blokowano. Wróć Zatem jutro to. i będziemy mieli nową skórkę. A potem będziemy stry. mieli... A na samym końcu będziemy mieli darmowego egzickiego zadymiarza. Ja, ja wolę ja wolę. E, ja, grifa. Bym, ja bym wybrał chyba... Grifa ja bym No wybrała. Grifa. Albo Grifle. Edgara. Nie, Nie wiem, Edgar... możecie napisać w komentarzu. Jak, yy, jak napisać? Dobra, to... możecie napisać w komentarzu, czy Grif, czy może jednak Edgar. Ja bym wolał Greif'a, bo Edgar jest taki troszeczkę wkurzający, bo on mu się ładuje też w USD Ale, ale on mu się ten, sam ładuje, no, no więc to jest fajne. No to lepszymy sobie najpierw mhm. mamy już peny. O, Mogę to kupić? Nie, nie ale mam, nie. Ale w nie mam Gdzie ty są teraz tutaj dostępne, no ale ja nie mam. więc wybierz i lecimy. Głoska, Mogę ja zagrać ale? No, później zagrasz. Dobrze. o, kurde. o to taki kwadrat robi. No, nie, Zaraz Słuchajcie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, ja nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, to nie, nie, nie, nie, nie, Brąsa. Nie jestem brąsze, tylko dobry. Ale lecimy, nie ważne. Pamiętajcie o tym giveawayu na 80 genów. Wystarczy... Okej. Okay. Ile bez genów. Dobra, wystarczy, że zostawicie suba, lajka like i napiszecie dlaczego to chcecie. 7 kilo. Lecimy. El primo. El primo. Dobra. No nie. No, co jest? Yes, Супер! А добро, у не А, серьезно, же? Ну, иди с ней. это не было в большом старче А, не дом. Wiesz, będzie się w muszach tutaj chapać. Bo już się boli teraz. Są jest albo... O kurcze, idzie. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Ile dostaliśmy? 15. Mamy nową rangę. I 128. Głędziesz? Dobra, jeszcze nie doszliśmy do, do rangi nowej. Co jest? No dobra, wybaczcie mi, za przerwę. Dlatego, że musiałam na chwilkę pójść. Nieważne, ważne, y, gramy kolejny eye, i zapomniałem. Pamiętajcie. I trzeba wpisać maszynę. Czyli. Dawelo. To jest poprawna nasz. Ej, ej. Okej. Okay. Ja no. też. jest duży, Okej, okay. nie chciałem, ten. Pamiętajcie. To jest na moim, na moim drugim koncie. To będę często grał. Zobaczcie, że mam tak mało pucharków. Bo jakby to jest moje drugie konto. Pamiętajcie. Kiedyś miałem. Patrzcie, pokażę Wam. A nie, to jest nowe. To nie. Kiedyś miałem konto i miałem 15 tysięcy pucharków, no więc fajnie wtedy było. Dobra, lecimy. Mieniem sobie tylko ikonkę na jakąś fajną. Nie mogę jeszcze, no to na konto fajnie No to dobra, lecimy. Oj. Starcie solo. Dobra nagram sobie starcie solo. Jeśli, dzi, jeśli chcecie, dziś jeszcze nagram dla Was drugi odcinek. Bo obiecałem, że nagram jutro. Te jutro, to było 10 dni temu, nawet 1. Wybaczcie, mi strasznie dlatego... was za to. Dlatego. Chciałam Was zakłamać, dlatego dziś jeszcze nagram, dlatego, że Adventure Capitalist. Z yy, Moon. Tego księżyca. OK, Dobra. Co jest? Zresztą się panem się Tak, nie spodzię, do jest Okej, okay, lecimy Dobra Lecimy, nie ma sprawę A bo to mały końca, bo dopiero później się Nie, nie sobie HP. widzę, że to jest taka Zginę. kiedy. Gdy, kiedy. Gdy, to Gdy, To nagrywam. kiedy. Gdy, kiedy. Gdy, kiedy. Gdy, kiedy. Gdy, kiedy. Gdy, kiedy. Gdy, kiedy. Gdy, kiedy. Sobie gramy w plażowy futbol. Czemu bym nie? A czemu? No nie wiem. Zagramy. Jeszcze dzisiaj wejdzie odcineczek z Adventure Capitalist. <śmum> z Księżyca. I Oscar, jeśli będziesz chciał, widzowie, jeśli zostawicie łapę w górę, to Oskar będzie z nami na odcinek. Aj, jest mnie widzowie. Przez mnie Na no, tym pierwszym. Haha. I dwie panie, ja na tym końcu będę grał. Tak tylko będę grał. No, nie za często będę grał. Ale też będę, bardzo To jest no. jeśli... Pamiętajcie, ja też mam drugi To jest te uśmieszki, takie te emotki serduszek wiem się w sumie nudziło, nie widziałem nazwy. No to brzmi to tak oryginalna w sumie. Oni mi King w sumie nudzi Skinny, Anderson. Nie wiem, trochę. Albo same litery. Nie no, wygraliśmy, fajnie. O, proszę. Sprawdźmy, co jest tam dalej. Momentki. i mamy misji. No niestety. Ale uwaga, uwaga, uwaga. Przejdziemy jeszcze na ostatni mecz.